27 września roku 1941, bombowiec 305 305. Dywizjonu Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Wellington o numerze W 5557 wracał z operacji nad niemieckim Keln do bazy Royal Air Force Lindholm. Niestety bardzo słaba widoczność nie pozwoliła Polakom bezpiecznie wylądować. O godzinie 1.30 miejscowego czasu maszyna rozbiła się o bagnisty telen Hatfield-Moor nieopodal pasa startowego o numerze 232. Na miejscu zginęli sierżant pilot Eugeniusz Buszko, Plutonowy Jerzy Lejche, Kapral Wiktor Wasilenko. W miejscowym szpitalu w Doncaster u mnie umiera Tadeusz Korczyk. Cała czwórka polskich poległych pilotów zostaje pochowana na cmentarzu lotników polskich w Newark-on-Trent. Katastrofę przeżyli Porucznik Stanisław Barzdo Plutonowy Zdzisław Pisarek Państwo, koleżanki, koledzy, na samym początku tej naszej skromnej uroczystości, skromnej, ale jak też ważnej, chcielibyśmy wraz z Mariuszem, wraz ze Stowarzyszeniem Polskie Miejsca Pamięci, i ja we własnym, chcielibyśmy Was bardzo serdecznie wszystkich powitać, ale na wszystko podziękować Wam za Waszą obecność. Dziękujemy Wam wam wszystkim razem i każdemu z Was osobno. W sposób szczególny pragniemy wyrazić swoją wdzięczność przedstawicielom władz państwowych, Pani Municy Rusieckiej, za to, że jest tu razem dzisiaj z nami. Bardzo dziękujemy Pani Moniko za Panią obecność. To jest dla mnie bardzo ważne, także po prostu nie ma do tego dziękować. Kochowanie dobre w modzie, a tutaj sami dżentelmeni, więc bardzo dziękujemy. No i chcielibyśmy też prosić właśnie to Panią, nie bez powodu i, i, i przyczyny, żeby to Pani dokonała wraz z dziećmi od tej tablicy, a potem przejdziemy. Więc bardzo prosimy Pani Moniko. Na, na, dół, na dół, na dół. Raz, dwa, trzy. Brawo! Brawo! Ja uważam, że trzeba pamiętać, szczególnie w tym roku, kiedy jest okrągła rocznica wybuchu II wojny światowej, trzeba pamiętać o Polakach, którzy brali udział. W zasadzie no, nie mieliśmy państwa, bo z obu stron zostaliśmy zaatakowani i przez Niemców, i przez Rosjan. Ale Polacy walczyli wszędzie. Od momentu praktycznie 1 września z innymi wojskami, i trzeba pamiętać o tym, że walczyli również z Anglikami. I te zasługi, które tutaj Polacy pokaz... mieli, szczególnie w bitwie o Anglię, szczególnie polscy lotnicy, to jest jeden z przykładów, który teraz widzimy. Nie jest to jedna zał jedyna załoga, która się rozbiła przecież w Wielkiej Brytanii wracając z misji. Ci bohaterowie wracali z kolonii. Yy, przeżyło ich czterech, niestety jeden yy, z czterech zginęło, dwóch yy, yy, przeżyło, ale jeden z nich bodajże dwa lata później yy, zginął, wracając znowu z misji yy, lotniczej. Więc taka tragiczna historia, ale musimy o tym pamiętać, bo to jest nasza historia. Tutaj widzimy yy, dzieci, które na to patrzą. One to wszystko z nami będą robiły, one to pociągną dalej. I to jest niesamowicie ważne. Chciałam właśnie im podziękować i podziękować rodzicom, że dbacie o takie wychowanie patetyczne dzieci. Bo to jest nasza siła, to jest nasz kręgosłup. I jeżeli mamy świadomość własnej tożsamości, własnej historii, bohaterstwa przeszłych pokoleń, to będziemy trwać. Mariusz, proszę. Ja chciałbym jeszcze podziękować tylko, bo bez tych, bez tych ludzi na pewno by ta tablica nie powstała. Przede wszystkim dziękuję Łukaszowi Grady z, z Irlandii, dzięki któremu trafiliśmy w to miejsce, dokładnie w tamte miejsce w tych krzaczkach. Dziękuję także Grzegorzowi Kocz, który udostępnił nam te piękne zdjęcia lotników. Także dziękuję pani Emmie Barnes która mieszka tutaj niedaleko, która nie mogła dzisiaj być z nami, a ona, ona po prostu prowadzi śledztwo na temat tych wszystkich, tych wszystkich pilotów i tego miejsca dokładnie. I, i pani Janet, menadżerce parku, która pozwoliła nam postawić tą, tą tablicę właśnie w tym miejscu. Dziękuję.